Kiedy chcielza się noc, księżyc puka w moje okno. A drzewa i wiatr zaczynają swój piękny koncert grać. Kiedy budzę się, by usłyszeć i nauczyć się tej melodii, która dociera do wielicznych serc. Tworzymy jeden zespół, jeden to od dzisiaj. Drzewa i wiatr gera i Gera Pani, nadszedł czas. Nadszedł czas, żebym przedstawił nasz wspaniały, nacny, kochany skład. Zanim to jednak zrobię, jeszcze raz z tego miejsca chcę serdecznie podziękować. Podziękować Bogu za Jurka Owsiaka, że, że jest, że od tylu lat wspiera ludzi, którzy bardzo tej pomocy potrzebują. Bardzo jestem za to wdzięczny jemu. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w tą akcję. Wszystkim, dosłownie wszystkim. No i teraz, kochani, e, przedstawię nasz skład. Zanim to jednak zrobię, jeszcze tylko powiem, że wszyscy na tej scenie tutaj mają, jeżeli chodzi o te piosenki, swój debiut. Nawet ja. Więc zaczynając od mojej prawej strony, na instrumentach klawiszowych, Ewa Giska. Dziękuję, wielkie brawa. Kochani, tak jak mówiłem, że wszyscy mają, my się niedawno poznaliśmy dopiero, dlatego wybaczcie, ale ja będę się posiłkował kartką, bo. Nie pamiętam dokładnie tak godności wszystkich, więc dalej idąc, dziewczyny w chórku, od prawej. Agata Solińska. Hej! Tuż obok niej Agnieszka Siódenowicka. Zaraz za nią Magda Zaborowska. Oraz Sara Bilicka. Kochani, na gitarze. Bartek Fedorowicz, tu już nie potrzebuję kartki, gra z ze sobą od jakiegoś czasu, w sumie od dzieciństwa. Gitara basowa, Wojtek Szydlik, hey! gitara elektryczna, Jacek Grygorowicz i saksofon, Marek Stępniak. kochani, nasz wspaniały perkusista, Michał Zawadzki! Prowadź! He, he, he, he, he! Prowadź! I ja, kochani, kłaniam się dla was. Mam na imię Roland, Roland Bielicki. Serdecznie dziękuję, życzę wszystkim. Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia. Prowadź! Wszystkiego co najlepsze, niech was spotyka na waszej drodze.